Czym jest Arras? Arras to tkanina dekoracyjna na ścianach. Wykonana z nici wełnianych i jedwabnych. Zdobiona nićmi srebrnymi i złoconymi. Wiek XVI można nazwać stuleciem tapiserii. Gdyż były one wówczas bardzo popularne. Tapiserie wawelskie powstawały w latach 1550-1560 w zakładach artystycznych w Brukseli. Należą do skarbów narodowych. Kolekcja króla Zygmunta Augusta jest największym na świecie zbiorem tego typu tkanin. O!